Odległość, na jaką widzi człowiek w pogodny dzień, przybliża następujący wzór. V równa się 1225 razy pierwiastek z A, dzielone przez 1000, gdzie V to widzialność w milach, czyli to jest widzialność, zaś A to wysokość nad ziemią. No dobrze. I dalej. Jeśli Jerome widzi na odległość 150 mil, to jakieś 240 km. Tak daleko widzi, więc to jest widzialność. To nasze V. To jak wysoko nad ziemią się znajduje. Zatem chcą znać wysokość. Jak wysoko nad ziemią się znajduje, to nasze A. I to mamy obliczyć. Wiemy, że widzialność to 150 mil i mamy obliczyć wartość A, dysponując wzorem podającym widzialność w funkcji wysokości. Znamy widzialność. V równa się 150 mil. Można więc powiedzieć, że V równa się… czyli 150 mil równa się… równa się… 1225 razy pierwiastek z A… a to jego wysokość nad ziemią… razy pierwiastek z A… i to wszystko dzielone przez 1000. Teraz pomnóżmy obie strony. Chodzi o wyizolowanie tego pierwiastka. W tym celu pomnożymy obie strony równania przez 1000 dzielone przez 1225. 1000 dzielone przez 1225. 1000 przesunę kawałek w prawo. 1000 dzielone przez 1225. Celem jest wyizolowanie pierwiastka z A. Ten 1000 skraca się z tym 1000, a to skraca się z tym. Lubię mieć niewiadomą po lewej stronie, więc odwrócę równanie. Wtedy pierwiastek z A pierwiastek z A będzie równy temu wszystkiemu tutaj. Równa się 1000 razy to 150 razy 150 przez 1225. Wszystko to dzielone przez 1225. Wydaje się, że można to uprościć. Obie te liczby dzielą się przez 25. Ta liczba na górze, 150, to 25 razy 6. Zapiszmy. 25 razy 6. A ta liczba na dole to ile? To 25 razy… zobaczmy. 12 razy 4 to 48 i jeszcze 1. 25 razy 49. O ile dobrze policzyłem. Sprawdzę. 49 razy 25. 9 razy 5 to 45. 4 razy 5 to 20. Dodać 4 to 24. Tego już nie ma. Dopisuję 0. 2 razy 9 to 18. 2 razy 4 to 8. Dodać 1 to 9. Tu 5. Tu 12. I jest 1225. Tu mamy 25 razy 49, a tu 25 razy 6. To możemy wykreślić, to 25 skraca się z tym 25 i chyba już, bo 49 to 7 razy 7. Bardziej uprościć się nie da. To jest zatem 6000 dzielone przez 49 i to równa się pierwiastek kwadratowy z A. Aby uzyskać wartość A, podnieśmy do kwadratu obie strony. Jeśli podniesiemy, przepiszę. Pierwiastek z A równa się 6000 49. Podnosimy do kwadratu obie strony. Podnosimy do kwadratu obie strony i otrzymujemy… a. Wysokość nad ziemią, na której znajduje się Jerome, która jest równa 6000 do kwadratu przez 49 do kwadratu. 6000 do kwadratu przez 49 do kwadratu. Albo 6000 przez 49 razem do kwadratu. Obliczmy, ile to jest, żeby zaspokoić ciekawość. Użyję kalkulatora. Kalkulator. Gdzie ten kalkulator wyzeruje. Chcemy obliczyć 6000 do kwadratu dzielone przez 49 do kwadratu. To się równa 4900. Nie, 14900. Zaokrąglimy. 14994 stopy. To się równa 14994 stopy, czyli jakieś 4,5 km. Zakładam, że ten wzór przyjmuje wysokość wyrażoną w stopach. Nie napisali tego, więc muszę założyć, że chodzi o stopy. Czy to ma sens? Jeśli widzi na odległość 240 km, to wysokość 4,5 km wydaje się sensowna.